W tym odcinku zastanowię się, dlaczego w konkurencji monopolistycznej tak trudno jest zarabiać na dłuższą metę. Przypomnę, że konkurencja monopolistyczna jest bliższa konkurencji doskonałej niż monopolowi. Masz monopol na swój odróżniający się produkt, lecz w końcu inni zaczną wytwarzać substytuty, które, choć nieidentyczne z twoim produktem, zmniejszą popyt na niego. Aby to zrozumieć, wykreślmy krzywą popytu dla rynku, na którym, na którym… trwa konkurencja monopolistyczna. Zrobię duży wykres. Na tej osi zaznaczę dolary za jednostkę. Cena to przychód z jednostki, mamy też koszt jednostki i tym podobne. A na tej osi będzie ilość wytworzona w danym czasie. Ujmuję to bardzo ogólnie. Załóżmy, że nasz monopolistyczny konkurent to… Apple ze swoimi iPadami. Apple, iPady. Podkreślam, nie oskarżam Apple o praktyki monopolistyczne. Po prostu ma odróżniający się produkt, więc jest monopolistycznym konkurentem. Ma monopol na iPady. Nie na tablety, ani komputery w ogóle, jednak tylko Apple może sprzedawać iPady. Wykreślmy krzywą krótkookresowego popytu na iPady. Dla ułatwienia będzie liniowa. Poprawię. Powiedzmy, że krzywa popytu wygląda tak. Oto krzywa popytu. Wiemy, że ta krzywa… Pamiętajcie, mówimy o iPadach, nie o wszystkich tabletach. Apple jest monopolistą na rynku iPadów, więc jego krzywa przychodów krańcowych ma dwukrotnie większe nachylenie niż krzywa popytu. Wygląda tak. To krzywa przychodów krańcowych, apla. Rozważmy krótkookresowy zysk ekonomiczny w danym okresie. Nie wnikamy, jaki to okres. Wykreślmy krzywę kosztów. Najpierw narysuję krzywą kosztów krańcowych. Krzywa kosztów krańcowych może wyglądać jakoś tak. To są koszty krańcowe. A krzywa przeciętnych kosztów całkowitych… Tu przy małej ilości większość kosztów to koszty stałe. Gdy rozłożymy je na niewiele jednostek, średni koszt będzie wysoki. Będzie malał, póki koszt krańcowy każdej kolejnej jednostki będzie niższy od średniego. Krzywa kosztów krańcowych wskazuje koszty kolejnych jednostek. Najpierw krzywa średnich kosztów całkowitych jest wyżej od krzywej kosztów krańcowych, ale szybko opada. W pewnym punkcie wartości się zrównają. Od tego miejsca każda kolejna jednostka będzie zwiększać średnią. Koszt każdej kolejnej jednostki przewyższa koszt średni, więc krzywa średnich kosztów całkowitych będzie się wznosiła. Tu jest punkt minimum na krzywej średnich kosztów całkowitych. Jak na tym wykresie ustalić krótkookresowy zysk ekonomiczny Apple? Po prostu znajdźmy optymalną ilość do produkcji. Na pewno wyprodukują jeden iPad, bo przychód końcowy przewyższa koszt krańcowy, jest zysk ekonomiczny. I będą produkować dalej, bo tak pozostaje aż do tego punktu. Więcej wyprodukować nie warto, bo wtedy koszt alternatywny każdej dodatkowej jednostki będzie wyższy od przychodu, więc poniosą stratę ekonomiczną. Będą więc produkować tyle, a przy tej ilości, którą oznaczę gwiazdką, mogą żądać na rynku tej ceny. Dochodzę do krzywej popytu, bo cenę wskazuje krzywa popytu. To jest cena, którą mogą narzucić rynkowi. Możemy ją rozpatrywać jako średni przychód z jednostki, a tutaj mamy średni koszt jednostki, przeciętny koszt całkowity. To średni zysk ekonomiczny przypadający na jednostkę. Jeśli pomnożymy go przez liczbę jednostek, jeśli pomnożymy przez jednostki, pole tego prostokąta będzie wyrażać całkowity zysk ekonomiczny. Całkowity zysk ekonomiczny. Ekonomiczny. Zysk ekonomiczny. W każdej branży, widząc zysk ekonomiczny, ludzie mówią no, no, na tym rynku zarabiają więcej niż wynosi koszt alternatywny. Rozumują, nie mogę robić iPadów, ale produkt konkurencyjny? Tak. Pojawią się firmy, takie jak Samsung. Teraz, w 2012, to już się stało. Ten proces trwa. Wkraczają różni konkurenci. Samsung, HTC, HP, wytwórcy tabletów, komputerów. Nawiązują współpracę z producentami systemów operacyjnych, na przykład z Microsoftem i z Androidem firmy Google. Tworzą produkty konkurencyjne i wprowadzają je na rynek w potężnej otoczce marketingowej. Promują je tak agresywnie, jak tylko się da. Te produkty stają się coraz bardziej porównywalne z iPadem. Nawet przewyższają go pod względem ceny czy osiągów i są bardzo promowane. Co więc stanie się z krzywą popytu Apple'a w długim okresie? Przy każdej cenie wielkość popytu zmaleje, więc krzywa popytu przesunie się… przesunie się w lewo. Powstanie nowa krzywa popytu. Wezmę inny niebieski. Krzywa wyglądająca… wyglądająca… wyglądająca tak. To nowa krzywa popytu Apple. A. Długookresowa krzywa popytu, po tym jak oni wprowadzili na rynek swoje produkty. Przy takiej długookresowej krzywej popytu długookresowa krzywa przychodów krańcowych o dwukrotnie większym nachyleniu będzie wyglądała tak. Dwa razy większe nachylenie, więc będzie wyglądać… Będzie wyglądać… Narysuję to lepiej. Nowa krzywa przychodów krańcowych… Narysuję ją na różowo. Nowa krzywa przychodów krańcowych będzie wyglądała tak. To długookresowy przychód krańcowy. Długookresowa krzywa przychodów krańcowych. Jaką optymalną ilość Apple powinno produkować teraz? Cóż, tu będzie zysk ekonomiczny, tu też i tu też, aż do tego punktu. Mamy zatem nową ilość… Nazwę ją ilością długookresową. Zmienię kolor, za dużo tego różu. Tu jest ilość długookresowa. A żeby określić przychód z jednostki, czyli cenę przy tej ilości, jedziemy do nowej, krzywej popytu. Długookresowa krzywa popytu jest tu. Tak to narysowałem, że cena się nie zmieniła. Mamy tę samą cenę. A przeciętny zysk ekonomiczny z jednostki na moim wykresie przeciętny koszt całkowity jest tutaj. Wynosi mniej więcej tyle, co ta cena. Zatem przeciętny zysk ekonomiczny z jednostki spada do zera. Tu była ładna zielona kreska, a tu już jej nie ma. Choć dużo sprzedajemy, przeciętny zysk ekonomiczny z jednostki wynosi zero. Zamiast pola prostokąta mamy pole linii, czyli zero. Teraz mamy zerowy, zerowy zysk. Zerowy zysk… ekonomiczny. Konkurent monopolistyczny musi być na to gotowy, choć proces jest powolny. W roku 2012, gdy powstaje ten film, Apple wciąż osiąga zysk ekonomiczny. Pamiętajmy, zysk ekonomiczny to coś innego niż zysk księgowy. Przy dodatnim zysku księgowym… przy dodatnim zysku księgowym zysk ekonomiczny może być zerowy. Nawet przy ekonomicznej stracie można mieć zysk księgowy. Niektórzy powiedzą, że Apple wciąż ma zyski przewyższające koszt alternatywny. Ale teraz, w 2012, proces już trwa. Krzywa popytu już przesuwa się w lewo i w końcu cały zysk ekonomiczny zostanie zjedzony, a te firmy stracą powody do tak agresywnych działań na rynku. O konkurencji monopolistycznej trzeba wiedzieć to, że chociaż krzywe wyglądają jak u monopolisty, bo konkurencja nie może produkować iPadów, te firmy nie mogą sprzedawać iPadów, konkurenci mogą jednak produkować substytuty i agresywnie wprowadzać je na rynek, zmniejszając popyt na produkt monopolisty.